A jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, oznajmił wszystkim zebranym w domu Zacheusza Jezus. Zbawienie objęło dom Zacheusza nie tylko dlatego, że gościł w nim Jezus, ale przede wszystkim dlatego, że dobra nowina, którą Jezus ogłosił Zacheuszowi, doczekała się odpowiedzi z Jego strony. Przyjęcie Słowa Bożego do domu swego serca domaga się odpowiedzi z naszej strony. Zbawienie jest dialogiem dwóch serc – serca Boga, które kocha i pragnie szczęścia każdego z nas – i naszego serca, które miłością odpowiada na miłość Boga. Zacheusz odnajduje drogę do zbawienia w miłości, której zewnętrznym wyrazem jest jałmużna i zadośćuczynienie. Te dwa konkretne czyny, które wychodzą z potrzeby jego serca, a nie z wyrachowania czy taktu, są znakiem jego wewnętrznej przemiany. Do tej pory Dbał wyłącznie o swoją sakiewkę. Dziś porzuca dawne nawyki i wchodzi na drogę dostrzegania potrzeb innych ludzi. Spotkanie z Jezusem przemieniło Jego życie. Zrozumiał, że jest bezinteresownie kochany i że tylko taka miłość daje ludziom prawdziwe, głębokie szczęście. Chodzimy często do Kościoła. Przyjmujemy Chrystusa do swojego serca, ale czy mamy postawę Zacheusza? Czy z miłości do Chrystusa pragniemy dobra innych ludzi? Wynagradzamy im krzywdy, których się dopuściliśmy oraz okazujemy miłosierdzie poprzez hojną jałmużnę? Zbawienie jest tak blisko każdego z nas, niejako na wyciągnięcie ręki. Już dziś, może stać się udziałem mojego i Twojego domu.